Wysoka Rado otwieram nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Lubaczowie zwołaną na wniosek burmistrza miasta Lubaczowa 34 w obecnej kadencji. Celem zwołania sesji jest podjęcie uchwał. Dzisiaj na sesji na piętnastu radnych w obradach uczestniczy 15 radnych. Stwierdzam, że obrady dzisiejszej sesji są prawomocne. Bardzo serdecznie Witam Panie i Panów Radnych, witam Pana Burmistrza Krzysztofa Szpyta, witam Pana Zastępcę Burmistrza Janusza Waldemara Zobrzyckiego, witam Panią Sekretarz Dorotę Zwierzyńską. Na dzisiejszej sesji oczywiście witam również mieszkańców Lubaczowa, którzy <śmiech> oglądają tą transmisję. Sesja odbywa się już prawie, że po wakacjach, dlatego niezmiernie wszystkich Państwa wypoczętych po wakacjach zobaczyć. Wszyscy radni otrzymali porządek obrad dzisiejszej sesji. Pozwolicie państwo, że przedstawię proponowany, zaproponowany porządek obrad. W punkcie pierwszym otwarcie obrad, w punkcie drugim stwierdzenie kworum, w punkcie trzecim przyjęcie porządku obrad, w punkcie czwartym przyjęcie protokołu z obrad sesji zwyczajnej Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca bieżącego roku, w punkcie piątym podjęcie uchwał, w punkcie szóstym Sprawy różne i w punkcie siódmym zakończenie obrad. Czy do przedstawionego porządku obrad państwo radni mają uwagi, zastrzeżenia lub ch chcą coś zaproponować? Nie widzę yy, jak, wniosku, więc przystępujemy do głosowania. Yy, kto jest za przyjęciem porządku obrad, proszę o podniesienie ręki właściwe na przycisk. Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Czyli, Ale za. czyli pan Paweł Włoch jest za, więc wszyscy radni Wszyscy radni są za przyjęciem porządku obrad dzisiejszej sesji. Przystępujemy do punktu czwartego. W biurze Rady wyłożony był protokół z poprzedniej sesji, to jest z dnia 29 czerwca. Również w systemie informatycznym przesłany był państwu ten protokół, nikt nie zgłaszał uwag, zastrzeżeń do tego protokołu, więc pytam się w chwili obecnej, czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś uwagi lub zastrzeżenia do protokołu z poprzedniej sesji z 29 czerwca bieżącego roku. Jeśli nie ma, nikt z Państwa państwo nie zgłasza uwag, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego protokołu? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pan Paweł Włoch jest za, jak słyszałem, bo... Jeszcze Pan Adam nie głosował, jak widzę, podglądam. I Pan Wojciech. Stwierdzam, że wszyscy radni głosowali za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji. Przystępujemy do punktu piątego, właściwego, podjęcie uchwał Rady Miejskiej. Do, do Państwa wpłynęły cztery uchwały. I tak, pierwszy projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2021. Rada Miejska w Lubaczowie uchwala co następuje w paragrafie w pierwszym wprowadzić zmiany do budżetu miasta Lubaczowa na 2021 rok. W punkcie pierwszym zwiększa się dochody budżetu o kwotę 21 950 zł tytułu otrzymania darowizny z przeznaczeniem na prace konserwatorskie przy cmentarzu Żydowskim i w paragrafie drugim zwiększa się wydatki budżetu na 2021 rok o kwotę 21 950 z przeznaczeniem na prace remontowo-konserwatorskie przy ogrodzeniu cmentarza Żydowskiego w Lubaczowie. Teraz poproszę pana Jana Radłowskiego, przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej, o opinię. Zapraszam pana przewodniczącego do mównicy. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Goście. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Lubaczowie na swoim posiedzeniu dnia 23 sierpnia 2021 roku zapoznała się z powyższym projektem uchwały. Wysłuchała wyjaśnień Pana Burmistrza i Pani Skarbnik i opiniuje powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania do tego projektu uchwały? Nie widzę, więc przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki i przycisk. Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Wszyscy Państwo głosowali. Stwierdzam, że na 15-radnych 15-radnych głosowało za przyjęciem e, tego projektu uchwały. <śmiech> Przystępujemy do drugiego projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Tu o parę słów, czego dotyczy ta uchwała, poproszę Pana Burmistrza Krzysztofa Szpyta. Szanowni Państwo, uchwały, że tak powiem w obrębie odpadów, zagospodarowania odpadów komunalnych zawsze stanowią czy niosą emocje tutaj, natomiast jest to uchwała typowo techniczna, ona w ogóle nie dotyczy naszych poprzednich działań związanych ze stawkami, odbiorem przez firmę zewnętrzną. Tutaj chodzi o to, żeby móc prowadzić postępowania w stosunku do firm. Firmy, przypomnę, zostały wydzielone z naszego systemu odbiorów komunalnych, z naszego systemu gminnego, ponieważ też przypomnę, że w ustawie dotyczącej stawek za odbiór śmieci, one były dla nas jako dla gminy nieopłacalne i zrobiliśmy to w ten sposób, że firmy zostały jakby wyłączone z naszego systemu i miały same podpisywać umowy i płacić za usługi, czyli teoretycznie dla nas miał być to system neutralny. Natomiast widzimy, że zaczyna się, można powiedzieć, trochę kombinowanie, czyli, czyli generalnie niektóre firmy uciekają nam z tego systemu swojego, czyli nie podpisują umów, Natomiast śmieci gdzieś są pozrzucane. No mówimy, że, że do naszych, że tak powiem, pojemników prywatnych osób czy osób fizycznych. Aby skutecznie prowadzić postępowania administracyjne, wydawać decyzje, potrzebujemy właśnie tej uchwały, która nam, której nam zabrakło, że tak powiem, w tym w zestawie ustaw, uchwał dotyczących zagospodarowania odpadów komunalnych. To są stawki maksymalne, które, które my możemy wykorzystywać przy postępowaniach, przy wydawaniach decyzji administracyjnych, że tak powiem, takie, takie trochę kary, które powodują, że jeśli ktoś nie będzie podpisywał umowy z firmą zewnętrzną, jeśli chodzi o firmę, może być przez nas w ten sposób ukarany, nakłoniony do tego, żeby, że my go przyjmujemy na maksymalnie, czy na minimalnie na pół roku według stawek maksymalnych, które tutaj są określone. Czyli generalnie to jest dla nas narzędzie, aby, aby móc postępowania takie administracyjne prowadzić. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Czy ktoś z państwa ma pytania? Nie widzę. A jeszcze opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej, pan Jan Radłowski. Komisja Budżetowa również zajmowała się powyższym projektem uchwały, wysłuchała na komisji wyjaśnień kierownika referatu, pana burmistrza, pani skarbnik. I tak jak pan burmistrz przedstawił przed chwilą, komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Jeśli nie ma pytań, to przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki i przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Wszyscy państwo radni głosowali i ten projekt uchwały został przyjęty przez wszystkich Państwa Radnych jednogłośnie. Szanowni Państwo, prosiłbym o chwilę spokoju i ciszy. Trzeci projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2021 rok. Rada Miejska w Lubaczowie uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Wprowadzić do budżetu miasta Lubaczowa na 2021 rok następujące zmiany. Punkt pierwszy zwiększa się dochody budżetu na kwotę 20 860 zł, literka A zwrot za energię w kwocie 10 000, literka B kary za wycinkę drzew w kwocie 10 860 zł. Zwiększa się wydatki budżetu na 2021 rok o kwotę 20 860 zł. I literka A, Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 10 000 zł. Literka B, zabiegi pielęgnacyjne i nasadzenia w kwocie 10 860 zł. Poproszę pana Jana Radłowskiego, przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię. Również Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Lubaczowie zajmowała się powyższym projektem uchwały na swoim posiedzeniu dnia 23 sierpnia 2021 roku. Po wysłuchaniu wyjaśnień pani skarbnik oraz pana burmistrza zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania?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 Stwierdzam, że wszyscy radni głosowali i uchwała, projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Czwarty projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań gminy miejskiej Lubaczów w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającą granicę ustaloną w budżecie miasta Lubaczowa na 2021 dwudziesty rok. Rada Miejska w Lubaczowie uchwala co następuje. W paragrafie pierwszym Gmina miejska Lubaczów zaciągnie zobowiązania o wartości przekraczającą granicę ustaloną w budżecie miasta Lubaczowa na 2021 rok w kwocie 60 tysięcy zł na zadaniu sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubaczowa. Poproszę pana przewodniczącego komisji budżetowo-gospodarczej Jana Radłowskiego o opinię. Komisja również zajmowała się powyższym projektem uchwały. Wysłuchała wyjaśnień Pana Burmistrza oraz Pani Skarbnik i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję Dziękuję bardzo Panu Przewodniczącemu. Czy ktoś z Państwa ma pytania do tego projektu uchwały? Jeśli nie ma to przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki przycisk. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Pan Jan Radłowski jest za. Stwierdzam, że wszyscy radni brali udział w głosowaniu i 15 radnych głosowało za przyjęciem tego projektu uchwały. Wyczerpaliśmy ten punkt dzisiejszego posiedzenia. Podjęcie uchwał, przystępujemy do następnego punktu. Sprawy różne i jest parę pism, które państwu przedstawię. Pani Wojewoda Podkarpacki wystosowała pismo do Marszałka Województwa, Starostów, Wójtów i Burmistrzów, Prezydentów Miast w związku z przesłanym do służbowego wykorzystania pismo Rzecznika Praw Obywatelskich z 11 sierpnia bieżącego roku dotyczących problemu ograniczenia jawności działania organu samorządów terytorialnego w ramach odbywania przez nie obrad i sesji zdalnie w trybie przepisu artykułu 15 ZZX Ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Rzecznik Praw Obywatelskich do pani Wojewody skierował pismo wraz z dziewięciostronicowym uzasadnieniem swojego stanowiska i to pismo w Wysokiej Radzie zostanie w sposób elektroniczny dostarczony do zasięgnięcia informacji. Gospodarze tegorocznych dożynek. Zapraszają Radę Miejską wraz z pocztem sztandarowym na dożynki powiatowe w dniu 29 sierpnia 2021 roku o godzinie 13 w Olę Szytwach. <trym> Następne zaproszenie. W osiemdziesiątą drugą rocznicę wybuchu II wojny światowej burmistrz miasta i starosta lubaczowski serdecznie zapraszają na uroczystości wybuchu II wojny światowej wraz z pocztem sztandarowym i tutaj będziemy uczestniczyć w tych uroczystościach z pocztem dziewiąta dwadzieścia pięć zbiórka delegacji pocztów sztandarowych i społeczności Lubaczowa przed pomnikiem niepodległości i o dziesiątej msza święta w intencji poległych w czasie II Wojny Światowej w Konkatedrze w Lubaczowie. Jest komisja następna po budżetowej, która ma brać udział w, bo budżetowa była dziś ostatnia jak pamiętam. E, następne pismo, które wpłynęło do Rady Miejska Biblioteka Publiczna, Szanowni Państwo, w imieniu organizatorów zachęcam Państwa do włączenia się do akcji Narodowe Czytanie. W tym roku czytać będziemy teksty dramatu Gabrieli Zapolskiej pod tytułem Moralność Pani Dulskiej. Cele tej ogólnopolskiej akcji jest popularyzowanie czytelnictwa oraz wzmacnianie poczucia kulturowej i narodowej tożsamości przez wspólną lekturę klasyki polskiej literatury. I y, y, ostatni akapit. Planujemy, że wspólne czytanie odbędzie się w dniu 4 września 2021 roku o godzinie 10.00 na lubaczowskim rynku. W przypadku wprowadzenia obostrzeń związanych z pandemią czytający zostaną telefonicznie lub mailowo poinformowani o zmianie formy tegorocznej akcji. Osoby, które chciałyby wziąć udział w Narodowym Czytaniu, proszone są o zgłoszenie się telefoniczne lub osobiście w Miejskiej Bibliotece Publicznej w czytelni dla dorosłych. Zachęcam Państwa do udziału. Wojewoda Podkarpacki, rozstrzygnięcie nadzorcze. Stwierdza nieważność uchwały nr 368 z 2021 roku Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej własność gminy miejskiej Lubaczów. Całe to rozstrzygnięcie w, z uzasadnieniem również państwo dostaniecie w formie m, elektronicznej do zapoznania się. Komenda Powiatowa Policji, Panowie Burmistrz Miasta Lubaczowa, Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubaczowie, dzielnicowy rew Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie prowadzi pla plan działania priorytowego dla Rejonu Służbowego numer 2. Zagrożeniem zdiagnozowanym w Rejonie Służbowym numer 2 jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie osiedla Jagielonu w Lubaczowie. W związku z pracami remontowymi ulicy Konopnickiej w Lubaczowie prowadzonymi w 2021 roku doszło do zwiększenia przepływu ruchu pojazdów mechanicznych ulicami Władysława Jagieły i Władysława Łokietka przez cały tydzień o różnych porach dnia, a także w porze wieczorowo-nocnej. Powyższe ulice przebiegają przez teren osiedla Jagielonu. W wyniku nasilenia ruchu pojazdów doszło do uszkodzenia progów zwalniających. Odnotowano liczne y, prośby mieszkańców osiedla Jagielonów dotyczące podjęcia działań mających na celu poprawę ich bezpieczeństwa, a także bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do sąsiadujących z osiedlem Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubaczowie, co wynika z sugestii dyrektora placówki. Naprawa progów zwalniających ma głównie na celu ograniczenie prędkości jazdy przez teren osiedla Jagielonów. Ponadto na ulicy Władysława Jagieły w 2021 roku zintensyfikował się problem parkowania pojazdów. Ze względu na brak poprawnego oznakowania pionowego i poziomego dochodzi do popełniania wykroczeń polegających na niewłaściwym parkowaniu i blokowaniu bram wjazdowych mieszkańcom domów jednorodzinnych. W powyższej sprawie skargi są zgłaszane przez właścicieli poses posesji domów jednorodzinnych i przez mieszkańców osiedla Jagielonów bezpośrednio do dzielnicowego, jak także przy użyciu narzędzi krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Poprawne oznakowanie miejsc parkingowych przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców osiedla Jagielonów oraz ulic Władysława Jagiełły i Władysława Okietka oraz dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej nr 1 należy podjąć działania zmierzające do poprawy infrastruktury drogowej, właściwego oznakowania pionowego i poziomego ulic oraz miejsc parkingowych oraz naprawę progów zwalniających zgodnie z kompetencjami. W załączeniu kserokopia pisma kierownika ORD dotycząca lustracji ulicy Łukietka i Jagieły oraz kserokopia pisma skierowanego do spółdzielni mieszkaniowej w Lubaczowie wraz z odpowiedzią. Wszystkie te pisma są dołączone do tego, również jeśli są Państwo zainteresowani te pisma dotrą, a pismo skierujemy do Pana Burmistrza przeglądnięciu się szczegółowemu temu problemowi. Następne pismo, które wpłynęło wniosek Rada Miejska. Chciałbym podziękować za zasadne rozpatrzenie mojego wniosku z 14 grudnia 2020 roku odnośnie przebudowy ulicy Kwiatowej w Lubaczowie. Poprawki przy zjeździe do garażu zostały wykonane 1 lipca, są prowizoryczne. Auta osobowe zahaczają, zahaczają pod woziem o... Na nawierzchnię, pracownicy pozostawili gruz na poboczach i uszkodzili nawierzchnię asfaltu koparką, zdjęcia w załączniku, w mojej ocenie i innych jest to najgorszy zjazd w Lubaczowie. Są tu załączone również zdjęcia, jak są Państwo zainteresowani to również to pismo możemy Państwu przekazać. Jak pamiętamy tą sprawą Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zajmowała się, jak wnioskodawca pisze, w grudniu ubiegłego roku. Następne pismo, które zostało skierowane do burmistrza, do nas do wiadomości, dotyczy realizacji ustawy o otrzymaniu czystości i porządku w gminie miejskiej. Rada Miejska w Lubaczowie na podstawie wyżej wymienionej ustawy uchwaliła regulamin utrzymywania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Lubaczów. W paragrafie drugim uchwały jej wykonanie powierzono burmistrzowi miasta Lubaczowa. W paragrafie 9 ustęp 1 regulaminu widnieje zapis, że właściciele nieruchomości zobowiązani są udostępnić pojemniki do zbierania odpadów komunalnych w miejscu umożliwiający swobodny do nich dojazd i dostęp przez udostępnienie pojemnika należy rozumieć wystawienie pojemnika lub poprzez udostępnienie altanki śmietnikowej w sposób niepowodujący utrudnień w ruchu. W przypadku mojej nieruchomości altanka śmietnikowa spełnia wszelkie kryteria określone w regulaminie Posiada estetyczną zabudowę z cegły klinkerowej i jest utrzymana w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym, o którym mowa w paragrafie 11 Regulaminu. Przez wiele lat, zarówno w okresie odbioru odpadów komunalnych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, jak i w poprzednich firm odbierających odpady komunalne w imieniu Gminy Miejskiej Lubaczów, nigdy nie nastąpiło uszkodzenie altanki śmietnikowej pomimo, że ceny odbioru odpadów komunalnych były wielokrotnie niższe. <coughs> Przepraszam. Po ostatniej yy, zmianie firmy odbierającej odpady komunalne w imieniu Gminy Miejskiej w Lubaczowie jakość odbioru odpadów znacznie się pogorszyła, a to metalowy pojemnik zostawiają przed altanką, a to odbiorą pięć worków segregowanych odpadów biodegradowalnych, a zostawią dwa lub trzy, a to pozostawią otwartą altankę śmietnikową. To niechlujstwo pozostawi, pozostawiałam bez reakcji, pomimo że ceny odbiorów od, odpadów od ubiegłego roku wzrosły o ponad 100% i obywatel ma prawo wymagać jakości usług na odpowiednim poziomie. Nie mogę jednak pozostawić bez reakcji faktu, który się zdarzył w dniu 12 lipca bieżącego roku. Otóż firma, która w imieniu Gminy Miejskiej w Lubaczowie odbiera odpady komunalne uszkodziła pojemnikiem cegłę linkierową ogrodzenie altanki śmietnikowej. Na dowód tego załączam zdjęcie z uszkodzeniem. Z jednej strony ustawodawca i uchwa uchwałodawca wymagają od obywatela estetyki utrzymania stanu sanitarnego i porządkowego miejsca zgromadzenia odpadów komunalnych, pobierając za to wysokie opłaty. Z drugiej strony świadczą usługę na byle jakim poziomie, nie kontrolując jakości świadczonej usługi. Mając powyższe na uwadze oczekują od gminy miejskiej w Lubaczowie naprawy uszkodzenia, jakie powstało w ogrodzeniu altanki śmietnikowej w wyniku niedbalstwa firmy działającej w jej imieniu. Do wiadomości Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej. przekaże to Panu Burmistrzowi. Myślę, że Pan Burmistrz jest również w temacie w tej sprawie. Jest to jedno pismo, które zostało skierowane do Komisji Spraw Socjalnych i Komunalnych przy Radzie Miejskiej. Wniosek w sprawie wprowadzenia tak zwanej strefy zamieszkania na ulicy Budowlanych Szanowna Komisja, niniejszym składam wniosek o wprowadzenie tzw. tablicy strefy zamieszkania na ulicy Budowlanych od skrzyżowania z ulicą Chopina do końca długości torów kolejowych. Wniosek swój motywuje tym, że na ulicy budowlanych nie ma chodników. Piesi, jak i dzieci poruszają się po ulicy, co stwarza zagrożenie ze strony kierowców, którzy jeżdżą nadmierną prędkością, mimo, że jest znak ograniczenia prędkości do 30 km na godzinę. Uzasadnienie. Punkt pierwszy. Ulica Budowlanych od skrzyżowania z ulicą Chopina jest ulicą Ślepą i służy jedynie do dojazdu do posesji. Po sesji oznacza to, że odcinek ten wykorzystują tylko mieszkańcy. Punkt drugi. Wszystkie posesje mają miejsca parking, parkingowe na swoich posesjach, na których mieszkańcy i ich goście mogą pozostawić swoje pojazdy. Punkt trzeci, według zarządcy drogi kierujący powinni ograniczyć swoją prędkość oraz zachować szczególność, szczególną ostrożność. I w punkcie czwartym ulica budowlana, mapa i, i jej numer. <śmiech> Z tego co wiem, to Komisja Spraw Socjalnych i Komunalnych y, tą sprawą już się zajmuje. Pan Burmistrz też jest w temacie i będzie rozważał y, jakieś kroki dotyczące tego pisma. Tyle pism co do y, w sprawach różnych, co wpłynęły do Rady. Bardzo proszę, czy ktoś z Państwa w sprawach różnych chce zabrać głos. <śmiech> proszę bardzo, Pan Wojciech Mamczur. Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, ja korzystając z okazji, po roku, czasu, kiedy był ten lockdown cały, nie odbył się festiwal patriotyczny. Dlatego chciałem Państwa poinformować, że w tym roku festiwal ten odbędzie się z pomocą Pana Burmistrza i festiwal będzie miał temat Lwowa, a więc będą to śluby Jana Kazimierza. Będzie będą przedstawione śluby Jana Kazimierza, przyjedzie Rzesło Sandomierskie. Jest to scenariusz napisany przez historyka miasta Lwowa, pana Czarnowskiego, który współpracuje ze Stowarzyszeniem Neopatriotycznym Rota. Dlatego więc zapraszam państwa. Statuetkę w tym roku dostanął pan aktor Franciszek Pieczka to chyba będziemy musieli do niego pojechać ze względu, że on już ma dużo lat, nie będzie mógł tu przyjechać. Natomiast drugą statuetkę otrzyma Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Także prawdopodobnie, nie prawdopodobnie, tylko prawie 100% pewne będzie pan minister, który będzie odbierał tą statuetkę. Także proszę Państwa, a na następny dzień yy, wspomnijmy, proszę Państwa, cały festiwal przez film i slajdy, a więc Państwo zobaczą osoby, które uczestniczyły w festiwalu, które występowały w festiwalu. Są to też osoby, które już świętej pamięci są, nie żyją tak, że będziecie Państwo mogli pospominać, A później przy torcie wypijemy kawkę, bo to jest 20, 20 festiwal i mam nadzieję, że jeszcze dłużej to będziemy mogli ciągnąć. Natomiast też chciałbym jeszcze podziękować Panu Przewodniczącemu Rady Miasta za pomoc też, bo co roku dostaję, dostaję osobę, która mi pomaga w tym festiwalu. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. I proszę Państwa, można tak powiedzieć o reklamę, bo reklama dźwignią handlu. I dlatego, żebyś, żebyśmy, proszę Państwa, no w tym Lubaczowie troszeczkę coś usłyszeli z historii, a nie tylko posłuchali piosenek, i tych poezji, natomiast jest kwestia historii. Ten festiwal będzie, proszę Państwa, historyczny. Będziemy mówić tylko i wyłącznie o Lwowie, a więc architektura, poezja, teatr, y, y, polityka, filmy, y, reżyseria. Wszystko, wszystko będziemy na temat Lwowa, także Państwo będziecie wiedzieć, co się naprawdę, jak ten Lwów powstał, coś się działo, to będzie cała prawda. Właśnie ten pan historyk, który, z którym współpracujemy, przeprowadził się już do Woli Wielkiej. No, żeśmy tam dom, on się przeprowadził z Warszawy i będziemy razem współpracować dalej. Także liczę na to, że, że będzie to pełna historia. Nie będzie to u Kresach, tylko to będzie tylko u samym Lwowie. Bardzo dziękuję państwu. Dziękuję bardzo panu radnemu. Również ze swojej strony zachęcam państwu do udziału w festiwalu. Czy ktoś jeszcze z państwa? Pan Paweł Włoch. Zapraszam. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, pan, Panowie Burmistrzowie. Tak. Ja mam tylko dwa pytania, dwie kwestie takie e, techniczne. E, prosiłbym pana burmistrza e, może ponownie drugi raz prawdopodobnie wychodzi na to o postawienie na skrzyżowaniu ulic Piaski, rolna, wodna, lustra, które po prostu jest niezbędne w tamtym miejscu osoby wyjeżdżające z ulicy Piasków mają utrudnioną widoczność, muszą wjeżdżać na praktycznie pełne skrzyżowanie z samochodem, żeby, żeby zobaczyć kto z lewej strony jedzie. Drugą kwestią jest taka, korzystając z okazji oczywiście, panie burmistrzu, czy by można było w, na 2022 rok w budżecie zaplanować, w, może nie w wymianę, ale y, przejrzenie i wymianę troszeczkę kostki na ulicy w Westerplatte po prawej stronie. Jest to, słucham? Chodnika, tak. Jest to krótki chodniczek wąski, ale jest dość mocno y, popękany. Mm, jeżeli by można było się przyjrzeć temu i zaplanować parę parę złotych to z góry dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu. Czy ktoś jeszcze z państwa? Jeśli nie ma chętnych do zabrania głosu wyczerpaliśmy punkt sprawy różne. Dziękuję Państwu za dzisiejszy udział, za przybycie. Na tym zamykam nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej 34 w obecnej kadencji.